zrzucić sobie dwójeczkę, albo dwójeczkę, jak Pan wygląda ale No to dwójkę. Ruszamy sprzęgło. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy, kręcimy. prostujemy, prostujemy i dokręcamy do dróg. I widzi Pan teraz? Tak, tak, tak. No. Ponownie ten zakręt. Pamiętając, jak tam zawracaliśmy, że Prędkość jest bardzo istotna dla promieniu skręta. Musi Pan na tym zakręcie podjechać na prędkości, i później zwolnić i w momencie kręcenia prawie stanąć i później może Pan przyspieszać. Jedziemy sobie z Dojeżdżamy do tego zakrętu, jedziemy na dost. Zobraczamy kierowc, troszeczkę je, jedziemy na wprost, nie kręcimy kierownicę. Patrzymy sobie w lewo, nie ma nikogo, więc dojeżdżamy, jedziemy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze, pełny skręt, pełny skręt, pełny skręt. Widzi pan ile jest od tego, jedziemy. Tu ma pan rampowe y, lusterko, odkręcamy, jedziemy, już tam nic nie jedziemy, odkręcamy. Jak. I teraz pojedziemy jeszcze raz i Pan to teraz zrobi sam bez moich podpowiedzi.